Nie nienawidzisz kiedy latam tak wysoko, ale kiedy latam chcę mieć ciebie obok. Nie nienawidzisz kiedy latam tak wysoko, jesteś kiedy poproszę o pomoc. Nie nienawidzisz kiedy latam tak wysoko, ale kiedy latam chcę mieć ciebie obok. Nie nienawidzisz kiedy latam. Tak Wiele znikają w sekundę Uchylasz nieba jednym pocałunkiem Chciałbym żebyś był moim trunkiem Nienawidzisz kiedy latam tak wysoko Gdy cię nie ma lecę tam gdzie ciemny obłok W moim sercu nie znajdziesz diamentu Siedzi tutaj obok ty nadajesz tego sensu Dotykam ciebie czule po ramionach Samotnie krążyłem do Nasza samotnia Nasze małe gniazdo zbuduje od nowa Popłyniemy dalej jeśli zechcesz Bezpieczeństwa, nie nekres Razem masz po bezkres Razem masz po bezkres Nienawidzisz kiedy latam tak wysoko Ale kiedy latam chcę mieć ciebie obok Nienawidzisz kiedy latam tak wysoko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 Kiedy mówisz emocjami Świat jest kolorowy kiedy palimy tematy Dla ciebie dojrzewam jak egzotyczny owoc Chciałbym żebyś zawsze była obok Popłyniemy dalej jeśli zechcesz Bezpieczystwa nie nekres Razem aż po bezkres Razem aż po bezkres Nienawidzisz kiedy latam tak wysoko kiedy latam chcę mieć ciebie obok Nienawidzisz kiedy latam tak wysoko Jesteś kiedy poproszę o pomoc Nienawidzisz kiedy latam tak wysoko Ale kiedy latam chcę mieć ciebie obok Nienawidzisz kiedy latam tak wysoko